Ugh. <laughs> to róże, jak gdyby nigdy nic Potańcz mi na róże, jak gdyby nigdy nic Na takie zawsze był zbyt, dla mnie zbyt Wolę gronu nie wino gronu milk Gramy swoje sety, aby było za co żyć Gramy swoje sety, aby było za co pić Mamy swoje sety, aby gotów być, mamy swoje sety A w nich Michael, Bill Jean To nie Bill Queen, chodzimy jak pingwin Chociaż Mick mi lecimy, gdy piknik Robimy piwki, gramy piwki, raczymy piwkiem Potem litr pęk, dobry jak lisnet Może lisnet, trochę tego bajbu, potem pisnie takie wersy. Że wiara powie, że kiśnie Dawaj swojego zioma dokoła, uzupełnij endorfiny, gdy lece on kiśnie Oni kisną, nie wiedzą jak się zachować Milkną, jak zaczynam mu kładać słowa Hip-hop to dla nich muzyka od gnoma, nie wiedzieli, że mam stylu od grona To to jest filo, a tu kanabinol jest estilo, nie tak świeże jak lecisz wali padliną A na porno się tłumaczy, że najebany jak bilą się nie struga dealera jak maszyn info, że powiną. To te estilo, a tu co To Twoje ilo nie tak świeże jak lecisz wali padliną A na porno się tłumaczy, że najebany jak bilą się nie struga dealera jak maszyn info, że powiną. Powinęła prewencja, mówią jaka prezencja Ubrany na luźno jak pisu kadencja, tylko ja A przede mną stoi konkurencja Nie widzę konkurenta, przede mną stoi renta Wszyscy mają zapał jak Beata Kempa Jak nie jesteś pewny, no to lepiej zjeżdżaj Jak się czujesz raperem tylko jak zjeżdża No to znaczy, że ci coś chujowo wjeżdża Weź ten towar, odstaw, robi tobie krzywdę Weź ten towar, odstaw, robi tobie krzywda Robi tobie krzywda Tu te stilo a ty łykaj kanabinol Twoje stilo nie tak świeże, jak lecisz wali padliną. A na wolno się tłumaczy, że najebany jak bilon Się nie struga dealera, jak maszyn info, że powinnam To te stilo a tu łykaj kanabinol Twoje estilo nie tak świeże, jak lecisz wali padliną A na polno się tłumaczy, że najebany Jak bilą się nie struga dealera Jak maszyn w powinna Jedną nogą jestem tam, gdzie nie jeden chciałby być Bronię jak Oliver Kahn, czyli tworzę własny skrypt Twoja pasja to porch Oliwier co pali Jak się uda to i blant, ale połowa skrucha Jeden mak, tak jak jeden wers Składa, składa, nie skrada serca, ja tu merc, nie wychodzę z mody Typ, który lubi robić dużo czody Jak chcesz mnie pokonić, to jazda na schody Już nie możesz, gruby załóż body Pierwszy raz widziałem połączenie cycków oraz brody I w dodatku ma na balony jak mi sięgi, leży na chodniku pozycji do jagi yeah.